Witajcie moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteśmy już na żywo na naszym kanale tak Sprawdziłem sobie tutaj już dodatkowo na odsłuchu na iPadzie. Jesteśmy na żywo. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Rotnicki, a to jest relacja na żywo z takiego wydarzenia, które dzisiaj odbywa się na całym świecie. Właściwie każdy robi jakieś wydarzenie, mianowicie Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności z angielskiego Global Accessibility Awareness Day, czy w skrócie GAAD i z takim hashtagiem dzisiaj mnóstwo informacji jest publikowanych w rozmaitych portalach społecznościowych. Ja dzisiaj postanowiłem zrobić takiego live'a Dwa słowa oczywiście powiedzieć o GAD, ale również powiedzieć też Wam i pokazać tak naprawdę, czym ta dostępność jest, a jak ona wygląda w praktyce. Osoby, które gdzieś tam mnie znają i kojarzą, ja na co dzień zajmuję się dostępnością, dostępnością cyfrową, w szkole, audytuję, strony internetowe, szkole, oczywiście też różne rozmaite instytucje właśnie z dostępności cyfrowej. Sam też, ze względu na własną niepełnosprawność wzroku, jestem osobą, która używa rozmaitych technologii asystujących, które pomagają mi w no, codziennym życiu tak naprawdę. Tak? I dostępność stron internetowych, dostępność aplikacji mobilnych, no to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, bo z tym cały czas jest, jest problem. Stron internetowych no, przybywa, treści przybywa i ta świadomość tego, że powinniśmy tworzyć te treści w jak najbardziej dostępny sposób jest, jest ważna. Skąd się wziął ten dzień? No, oś to już jest ósmy rok, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Ten dzień odbywa się zawsze w każdy, znaczy w każdy, trzeci, czwartek maja co roku. W tym roku przypada to na właśnie dzień dzisiejszy, czyli na dzisiaj, czyli na 16 maja. I w tym dniu odbywa się na całym świecie z reguły bardzo dużo wydarzeń, takich fizycznych konferencji, spotkań na całym świecie tak naprawdę, ale też szereg takich wydarzeń powiedzmy internetowych. Takie nawet jak to, które ja w tej chwili organizuję tutaj sobie z domu po prostu na żywo. Ja to wydarzenie postanowiłem nazwać dostępność warta Poznania, a to z kilku względów. Z jednej strony ja jestem z Poznania i nadaję do Was w tej chwili z Poznania. E, jakieś 200, może 150 metrów ode mnie płynie rzeka Warta, nad którą jest Poznań. Nawet no, słowo Warta to nie tylko nazwa rzeki, ale po prostu to, że warto coś poznać. No i oczywiście ta dostępność. Dostępność, która tak naprawdę jest e, no ważna w tym dniu, no ale nie tylko w tym dniu. W tym dniu w, sz w szczególności mówimy o tej dostępności, staramy się jak najbardziej ją e, krzewić. Ja spróbuję wam w tej chwili tutaj na moim na ekranie podzielić się tutaj podglądem, to też będzie taki dla nas troszeczkę test udostępnienia ekranu, a mianowicie chcę udostępnić wam konkretne, konkretne tak naprawdę okno, okno przeglądarki, okno aplikacji tak naprawdę, w której ja uruchamiam sobie w tej chwili stronę internetową, Powinno być w tej chwili to okno y, widać, tutaj na y, transmisji. Mnie powinno być cały czas oczywiście y, słychać. Natomiast tak, y, to jest akurat podgląd y, moje, mojej strony internetowej z no, moim blogiem raport dostępności, y, adres a 11y.report. Report, tak? Strona, na której publikuję rozmaite informacje o dostępności, o wydarzeniach. Staram się też pokazywać Wam tutaj różne powiedzmy, newsy, które się dzieją. Mam też w planach kilka takich dosyć ciekawych artykułów, które stopniowo tutaj publikuję. No i oczywiście też ten artykuł o, tego, o tym dniu dostępności, który w tej chwili nam się tutaj zadziewa, aktualnie też tutaj, też tutaj jest. Możecie na nim również śledzić tą właśnie transmisję na żywo, którą w tej chwili dla Was przeprowadzam. Ta transmisja oczywiście dla osób, które mają ewentualnie, nie mają teraz możliwości obejrzenia jej w tej chwili na żywo. Ona będzie oczywiście publikowana na moim kanale na YouTubie. Po jej zakończeniu ona zostanie automatycznie zapisana. Natomiast co, co, co ważne, w tym dniu staramy się nie tylko mówić o tej dostępności, ale również zachęcać do tego, żeby coś na, na rzecz tej dostępności zrobić. Czymś się pochwalić, jakąś tutaj z jednej strony może wiedzą, a może pewnym działaniem, które można wykonać i to można wykonać nie będąc naprawdę specjalistą do spraw dostępności. Ja dla Was tutaj w tym artykule przygotowałem taką można powiedzieć, podpowiedź małą, ja sobie tutaj teraz przewinę, też tutaj oczywiście można na mojej stronie w tej chwili oglądać tę transmisję na żywo, natomiast ja postanowiłem tutaj dla Was przygotować kilka takich propozycji, co można by dzisiaj spróbować zrobić, ja zacznę może od takiej bardzo dobitnej, spróbujcie chociażby przez godzinę, Używać komputera tylko za pomocą klawiatury, nie używać myszy, ponieważ spora część osób, na przykład osoby niewidome, albo takie, które nie mają możliwości pełnego wykorzystania no, ruchów ręki, tak ograniczoną sprawność ruchową, nie używają myszy, używają co najwyżej klawiatury, najwyżej kilku klawiszy, na przykład spacja, enter, klawisz tab i klawisze strzałek. Spróbujcie przez godzinę chociażby tak komputera poużywać. Zobaczycie, że to wcale nie jest na samym początku takie łatwe, aczkolwiek można się do tego przyzwyczaić. Oczywiście nikomu nie życzę takiej sytuacji, ale zdarzają się sytuacje, w których no, złamiemy na przykład rękę i na przykład tu jest praworęczny i tą prawą rękę złamie i w tym momencie jest problem. I co wtedy? No wtedy jesteśmy ewentualnie skazani na klawiaturę, ale uwierzcie mi, że się da. Natomiast wszystko oczywiście zależy od tego, czy dana strona internetowa jest dostosowana do potrzeb właśnie osób z niepełnosprawnościami, a tak na marginesie do międzynarodowego standardu dostępności WCAG, bo tak naprawdę ta dostępność została, tak można by powiedzieć, spisana. Tak? Są standardy, najpopularniejszym standardem jest WCAG, to jest też standard obowiązujący w Polsce, stosunkowo niedawno, bo ósmego, maja weszła w życie nowa ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ona za parę dni wejdzie w życie, bo jest to 14 dni. Natomiast tak, ja dzisiaj chcę Wam po prostu pokazać, jak ta dostępność działa, z czym to się je w praktyce. I pokażę Wam w tej chwili, w jaki sposób osoba z dysfunkcją wzroku, na przykład taka jak ja, może korzystać z czegoś takiego jak, jak smartfon, jak, jak iPhone. Przełącza się tylko w tej chwili na inne okno i spróbuję Wam to, mam nadzieję, udostępnić. Zatrzymamy teraz, zatrzymamy teraz udostępnianie tego okna. Dobra. I teraz postaramy się udostępnić ekran mojego iPhone'a. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak. Ustępni ekran. Ustępnijmy tylko pojedyncze okno. I za chwileczkę. Jeszcze tylko sobie zobaczę to na podglądzie. Powinno być za chwilkę widać. To jest ekran mojego iPhone'a w tej chwili, a ja sobie jeszcze na chwileczkę upewnię się, czy wszystko, czy wszystko jest w porządku na naszej transmisji. Raz, dwa, trzy, zaraz zobaczymy. Więc spróbujemy sobie jeszcze raz uruchomić. To wszystko jest oczywiście na żywo, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi tę e, chwilkę oczekiwania. O tak, widać. Widać ekran mojego iPhone'a. Dobra. E, więc tak, e, to jest no, zwykły iPhone, to by powiedział, tak? ale ja uruchomię tutaj na nim w tej chwili. E, czytnik ekranu, spróbuję ją nie zagrośnie wiadomości. O. E, tak wygląda czytnik ekranu, którym Orientacja osoby filmowa, niewidome, kalendarz, niewidome aparat, posługują się zdjęcie, na, pogoda, na co dzień. Zegar, jed, mapę, zegar, pogoda. Stuknę dwukrotnie. Tak, jak tutaj otworzyć... widzicie ta rameczka, to jest rameczka czytnika ekranu. Ja na ekranie wykonuję odpowiednie gesty. Te gesty też tam się troszkę zmieniają. Stuknę dwukrotnie, dawką tworzyć. Tak? Poznań, 12 stopni, czwartek, chmury, maksymalna 18, minimalna 9. No i tak to, tak to wygląda w praktyce. Natomiast e, ja tutaj Was zachęciłem na, na, na moim wpisie, na blogu do tego, żeby spróbować zrobić coś dzisiaj na rzecz dostępności, ale właśnie w kontekście tego, co robicie najprawdopodobniej e, codziennie, przy tam, przynajmniej te osoby, które korzystają z portali społecznościowych. Jest naprawdę mnóstwo, bo mamy i Facebooka, i Twittera, i Instagrama. E, jak e, zapewne lubicie udostępniać rozmaite posty, no to ktoś powie oczywiście, że obraz jest wart tysiąca słów i czasami publikuje się, no może nawet nie czasami, nie są osoby, które tylko publikują zdjęcia z jakimiś tam podróży czy z jakimiś ważnymi wydarzeniami, czy jakieś memy, no cokolwiek, tak, to co jest grafiką. Natomiast niestety coś takiego dla osoby z niepełnosprawnością wzroku używającej czytnika ekranu jest niedostępne, o ile nie zostanie wyposażony w tak zwany specjalny tekst alternatywny. To jest taka, takie pole, w które można tak naprawdę pisać ten tekst, co jest zawarte na zdjęciu i od stosunkowo niedawna zarówno Facebook, jak i Twitter, jak i Instagram umożliwiają dodawanie takich e, tekstów alternatywnych do, do fotografii, które umieszczamy e, i spróbujemy sobie ja spróbuję Wam e, po prostu pokazać, jak takie coś można właśnie zrobić na na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku. Spróbujemy to zrobić też troszeczkę w różny sposób, mianowicie ja w tej chwili oczywiście jestem na urządzeniu mobilnym, ale mam świadomość tego, że nie wszyscy korzystają tylko z urządzeń mobilnych, a w szczególności tylko z iPhone'ów. Oczywiście te funkcje nie są dostępne tylko na y, iPhone'ie, ponieważ y, no, telefony z Androidem też mają udogodnienia, też mogą osoby z niepełnosprawnościami korzystać z rozmaitych tutaj funkcji, które ułatwiają dostęp, Podobnie jak na iPhone też są programy gadające i te programy gadające też będą mogły odczytywać dla przykładu te teksty alternatywne. Tak na marginesie, będąc tak już troszeczkę bardziej formalnym, to jest właśnie jeden z wymogów Międzynarodowego Standardu dostępności WCAG, jest to kryterium pierwsze, zapewnienie właśnie tekstu alternatywnego dla treści nietekstowych. Także to jest ta jakby pierwsza z, z, z wielu z wielu zasad i z wielu reguł, które obowiązują i są skodyfikowane w tym, w tym standardzie. Ekran Także wykaszony. będziemy mogli spróbować to zrobić, tutaj to ekran wykaszony, to jest komunikat taki, że ja po prostu mam pewną bezczynność i nic nie robię. Ekran próbuje się, że tak powiem, wygasić. Eee, ja spróbuję w tej chwili uruchomić Twittera, którego już sobie wcześniej uruchomiłem. Ekran przyłączenia, Mamy pogodę? aktyw safari. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook Twitter. Twitter. Aktywne Twitter. Mamy uruchomionego Twittera. Menu konta Małparet Micki. To jest Zap moje konta. Tuba, dzień dobry. Przywajaj do że 47 do 5 główna. Zobacz najpokój, kto kłada. Zastanawiam się, dlaczego w systemowym mailu. No Matko? to są akurat tweety osób, które śledzę. Ale ja w tej chwili sobie postanowiłem, że spróbuję dodać jakieś, jakieś zdjęcie do, do Twittera. Chcę się nim podzielić, ale podzielić się właśnie w sposób dostępny. Więc wybieram sobie Utruszę tutaj utwórzczynię. Co, co się dzieje? Poletekstowy. Eee, możemy Znale. wpisać sobie. Tak, wstawianie na początku. Wielkie T. Wielkie R. Albo tak zrobię. Ja oczywiście Wielkie mogę R. też to podyktować. Moje zdjęcie z prezentacji na. Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Ok, zobaczymy. Dostępności. Światowy Dzień Wiedzy o Mikołaj. Pole tekstowe. Edycja. Moje zdjęcie z prezentacji na Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Ok. Znaków. teraz jeszcze może dodamy tego hashtagu, Dyktuj. Przy... Małpa. Krzyżyk. Krzyżyk. Więcej. Cyfry. Więcej. Więcej więcej, szóst, wielkie g, wielkie g, szóst, szóst. szóst. wielkie Wielki okay, a, wielkie szóst, wielkie a, wielkie szóst. wielkie d, wielkie d. Okej, takiego hasztaga dodajemy. Da. Dodajemy sobie tego hasztaga, gierada. Zewnętrzny. No i ja to jest nasze. Natomiast poznań, my chcemy przycis. dodać sobie tutaj zdjęcie, tak? Ja sobie spróbuję dodać zdjęcie. Biblioteka, zdjęć, przycisk, przycisk. To jest najnowsza tutaj możliwość dodawania zdjęć. Ja sobie zrobiłem przed naszym, przed naszym spotkaniem kilka zdjęć tutaj, widoków z mojego balkonu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja spróbuję sobie je tutaj. Jakoś dodać. Zdjęcie 16 maja 2019 roku. 10, 6. 3, mhm. Pionowo. Zdjęcie. Mgilełka. Roślina. Droga. Ostre. Strona 1 z 2300. Pionowo. Zdjęcie. Mgilełka. Teren. Ostre. Strona 1 z 2380. No Zobaczcie, że, że technologie asystujące pozwalają mi również odczytać to, co jest na tym ekranie, znaczy odczytać. One próbują to rozszyfrować, tak? Odpowiedział, że to jest jakaś mgiełka, teren, jeszcze raz spróbujemy. Mgiełka, teren, ostre, strona 1 z 2381. Na OK, okej, no to widzicie, że takie zdjęcie ja sobie spróbuję dodać. Uwaga, ja je wybieram teraz. Zaznaczone, pionowe, tak. zdjęcie, dodaj, przycisk. Zrobimy dodaj. anuluj. Teraz uwaga, tu jest takie, taka możliwość. Mikołaj Rotnicki małpa Rocnicki, Rocnick, Usun zdjęcie, przycisk, dodaj opis zdjęcia, przycisk, aktualizuj naklejki, przycisk, Usun zdjęcie, przycisk, pole tekstowe, Usun zdjęcie, dodaj opis zdjęcia, przycisk. Możemy dodać, Stukniki, opis. Dodaj opis zdjęcia, Usun zdjęcie, przyc no, zdjęcie, przycisk, dodaj opis zdjęcie, zdjęcie, przycisk, Mikołaj Rotnicki. kto jest na tym zdjęcie, dodaj opis zdjęcia. Przycisk, okay. Teraz. opisz ten obraz dla osób niedowidzących. O właśnie, i tutaj w to pole wpisujemy ten. To no możemy oczywiście wpisać sklewetury, tak? Budyżejczy. Natomiast możemy też po prostu, ja to po prostu podyktuję, ja spróbuję to zdjęcie jakoś tam opisać. Widok z balkonu na rzekę Wartę i most Przemysła. Pierwszego. Poznaniu. Kropka. Ten tekst został dodany. Obraz. widok z balkonu na rzeki wartej i most P. Zdjęcie. Pole tekstowe. Edycja. Widok z balkonu na rzeki wartej most Przemysła pierwszego Poznań. Ryb znaków. Punkt wstawiania na końcu Q. Klebek. W. Ja to mogę oczywiście pogodzić. Krzyżyk, krzyżyk, ósm. Krzyk N. A N. Z. O. Wielkie P Odstęp. Może Widok z balkonu na rzeki Wartej i Most P. Q. Pole tekstowe. Edycja. Widok z balkonu na rzeki Wartej i Most Przemysła pierwszego ryb znaków. Okay. Punkt wstawiania na końcu. Dobra. Aby uzyskać dostęp wadać. do tej rzeczy, błędnie zastosuj. Zrobimy przycisk. Zastosuj. Pole, pole tekstowe. Edycja. Już Moje tej zdjęcie z prezentacji na Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Hashtag grater. ryb znaków. Punkt wstawiania na końcu. I tutaj mamy jeszcze jeden mały błąd. na tą literkę. Usunek. R. Psunę. dobra. I możemy. O, Przycisk. Możemy tweetnąć, to. Tak, konta Małpa Rotnicki. Przycisk. Otwórz menu konta. Mikołaj Rotnicki. Moje zdjęcie z prezentacji na Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Hashtag grad. Zdjęcie. Widok z balkonu na rzeki Wartej Most Przemysła pierwszego. Cztery sekundy. O, widzicie? I przeczytało Dostępne nam dzielności. ten spis. Ja Zaznacz główna. Przycisk moje zdjęcie z prezentacji na Światowy Dzień. Wiedzy o dostępności. Hashtag grad. Tak? Hashtag grad. Łączy widok z balkonu na rzeki Wartej Most Przemysła pierwszego. Obrazek. No, widzicie, tak wygląda obrazy, właśnie ja zobaczyć. Z, z, dodany tekst alternatywny na Twitterze i tak w praktyce można to zrobić. Widzicie, że z poziomu urządzenia mobilnego ja oczywiście używam czytnika ekranu do tego wszystkiego, wam na pewno pójdzie z tym y, znacznie y, lepiej. Natomiast y, to właśnie celowo zrobiłem właśnie tak, by wam zaprezentować, jak to można zrobić właśnie na Twitterze. Dzięki temu takie zdjęcie staje się bardziej dostępne, osoba niewidoma jest w stanie zobaczyć po prostu, w cudzysłowie oczywiście, swoim czytnikiem ekranu, ten tekst alternatywny, który tam umieścicie. Oczywiście to, jak ten tekst alternatywny brzmi, no to już jest Wasza sprawka, że tak powiem i to od was to zależy, jak to opiszecie. Są takie trzy zasady opisywania m, obiektów, mianowicie wiedza o tym obiekcie, kontekst użycia tego i też zwięzłość wypowiedzi. To też nie chodzi o to, aby tam jakieś wielkie elaboraty pisać, tak? Ale przynajmniej osoba z dysfunkcją wzroku, aby mogła zorientować się, czego to zdjęcie dotyczy. No na pewno, jak się domyślacie, dużym ułatwieniem będzie na przykład opisywanie, jakich, jakich, powiedzmy, za... na przykład opisywanie jakichś tam memów, tak? które to, mogą być w formie tykograficznej i zupełnie niezrozumiałe dla osób yy, niewidomych. Jeżeli umieścicie tylko takie zdjęcie z memem, to warto po prostu opisać, co się na nim znajduje, w szczególności jakieś tam teksty, tak, czy ten kontekst sytuacyjny, tak, to można właśnie yy, przygotować. Okay. E, drugi, drugi portal, na którym będę chciał umieścić też jeszcze z urządzenia mobilnego, to będzie Instagram. No Instagram to jest portal, jak wiecie, no, stricte związane ze zdjęciami, tak tak zwane kwadratowe zdjęcia, dosyć charakterystyczne dla Instagrama od samego początku. Jakiś czas temu ten portal został kupiony przez Facebooka i należy do Facebooka, a za sprawą tego, że Facebook też myśli o tej dostępności, to postanowili w zeszłym roku, po tym jak z pewnym sukcesem udostępniono możliwość wstawiania tekstów alternatywnych na y, Facebooku. Również jest taka możliwość na Instagramie. Ja w tej chwili uruchomię sobie Instagrama. Już mam go właściwie uruchomionego, tylko go wywołam. Od pogoda, Z aplikacji. Ad Instagram. Instagram. Instagram. Uruchomię sobie też mój tutaj profil. Profil Przed okay. To są wszystko moje zdjęcia, które do tej pory wstawiałem. Zobaczycie sobie teraz za chwileczkę. Foto Wrotnicki 1 3. Wieża Muzeum Zwanow i Fajek. Obrazek. Jak widzicie... Fotobrotnicki. Brak dostępnego opisu zdjęcia. O, tutaj takiego zdjęcia nie ma. Foto Brotnicki. Widok z 11 piętra. Apartamentowce peli panny zachodnie wieczorne niebo. O. Nad linią zmierzchającego się horyzontów marasetek we no. To jest tekst alternatywny, który ja kiedyś dodawałem, ale tutaj widzicie, mam, mam y, fotografię no, bez y, tekstu alternatywnego, tylko dlatego, brocynacki? że jest to tak naprawdę wideo, które jakiś czas temu dorzucałem do wideo, akurat nie ma możliwości do dodawania żadnych tekstów alternatywnych, zresztą do wideo dodaje się zupełnie inne rzeczy, tak zwaną audiodeskrypcję, o czym też napisałem dzisiaj do Was na tym wpisie. Do mojego, tutaj na moim, na moim blogu. Polecam Wam wejście sobie na dzisiaj na portal www.adapter.pl i tam możecie zobaczyć, tak naprawdę, jak wyglądają filmy dla osób niewidomych, które są zaopatrzone w audiodeskrypcję. Naprawdę tam są dziesiątki filmów, głównie z polskiego kina. Wyop, wy, zaop, zaopatrzone właśnie w audiodeskrypcję, to jest taki dodatkowy opis czytany tego wszystkiego, co dzieje się po prostu na ekranie e, i polecam wam po prostu obejrzenie sobie któregoś z filmów wybranych przez was, a możecie wybierać naprawdę i z komedii, i z filmów dokumentalnych, i, i z fabularnych, także naprawdę to jest duży wybór i spróbujcie sobie nawet jakiś fragment, a może i cały film, do czego gorąco zachęcam, obejrzeć sobie po prostu bez patrzenia na na ekran, tylko bazując na ścieżce dźwiękowej. Oczywiście no, filmy tam można oglądać z pełną wizją, również też z napisami dla osób niesłyszących. Natomiast to taka, jaka moja powiedzmy, po, zachęta do tego, co można dzisiaj spróbować zrobić. Zresztą zachęcam w ogóle do y, posługiwania się też tym portalem, bo to jest jeden z właściwie jedyny w Polsce taki portal z darmowymi filmami z audiodeskrypcją, z których y, osoby na przykład niewidome czy na przykład osoby głuche, jeżeli chodzi o napisy, niektóre kwestie tłumaczone na polski, język migowy mogą po prostu korzystać. Dobra, ale nie bądź, nie bądź głosowni. wracamy do naszego publikowania treści w sposób dostępny. Zróbmy to sobie teraz na Instagramie. Ja spróbuję opublikować Opędzamy ja e, może któreś z tych innych zdjęć, Pamy które tutaj gdzieś przycisk. posiadam. E, zaraz zobaczymy. Mm. To jest akurat zdjęcie z, z tego, z mojego telefonu, ale spróbujemy, spróbujemy któreś z tych innych zdjęć, yy, może to mniej ciemne, opublikować. Oto ten on 16 maja, strona 1 z 3915. Oczywiście to, tak, to, tak, to, tak, to, tak, to tak. że mamy pewne rzeczy czytane po angielsku, to wynika tak trochę z tego, że aplikacja w pewnych elementach jest po prostu niesposzczona do końca i dlatego on czyta foto taken by i tak dalej, więc yy, zdjęcie zrobione w takim na takim dniu. Yy, I tutaj też postaramy się, postaramy się wybrać foto taken zdjęć. Ono oczywiście 2, jest tam docinane do, do, do kwadratu, my to możemy oczywiście też tam sobie jakoś tam zmieniać, ale ja spróbuję w takim nienaruszony sposób to dalej, wybrać. Robimy dalej. dalej. Możemy dodać filtry, ale ja tu też, też to, to pomijam. No i tutaj mamy ten klasyczny ekran, który umożliwia nam wstawienie po prostu tekstu, po prostu zwykłego tekstu opisu do, do zdjęcia. Tak? I ja tutaj też może się posłużę... Musimy to jeszcze uruchomić. tekstowe, edycja, punkt wstawiany okay. na początku, Zdjęcie dodane podczas prezentacji na światowe dni. Jeszcze raz, bo to nie są dni, tylko dzień. Krzyżyk. Dni. Krzyżyk. I E, E, W, O, T, A, I, W, EŚ. Odstęp. No, Wyłączymy sobie na chwilkę powiększenie. Dobre, no. Spacja. Spacja. Odstęp. Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Więc powinno wstawić się właściwie. Okay. Kole tekstowy edycja, zdjęcie dodane podczas prezentacji na Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Okay. znaków. znaków, Wstawiany na końcu. Teraz zdajemy jeszcze sobie o spację o spację. i dodamy ten hashtag. Ja też Krzyżyk. gorąco Was do, zachęcam do tego, Więcej. żeby... Więcej, Na lewy. Więcej, g. G, A, A, A, A, B, B. Zachęcam do tego, żeby właśnie ten hashtag G, A, A, -D dodawać dzisiaj do wszelkiego, um, wszelkiej maści postów, które dzisiaj publikujemy. Hashtag GAAD. hashtag hashtag GAAD. No to nie jest wszystko oczywiście, bo jak wiecie. OK. Przycius. Teraz robimy sobie OK, okay. ale Udostępnie. pamiętajcie, że Przycisk. to nie jest tekst alternatywny, to co przedstawiliśmy. To jest opis, który po prostu widzą wszyscy, natomiast to zdjęcie, gdyby nie zostało dodane tekst alternatywny, no będzie po prostu bez żadnego opisu alternatywnego, dlatego wchodzimy sobie… Ustawienia zaawansowane. Ustawienia zaawansowane. Ja to oczywiście cały czas podkreślam, robię to z czytnikiem ekranu, ale tylko dlatego, że sam jestem osobą z niepełnosprawnością wzroku, i przechodzimy tutaj do takiej pozycji. A tekst alternatywny o, opisuje Spisz tekst alternatywny. I przeczytamy sobie komentarz. Tekst alternatywny opisuje zdjęcia dla osób z wzroku. Tekst alternatywny jest tworzony automatycznie dla zdjęć, możesz też wpisać własny tekst. O właśnie, tutaj też usłyszeliście, że tekst alternatywny jest tworzony automatycznie. I to jest prawda, ponieważ i Instagram, i Facebook są wyposażone w taki no, mechanizm zaawansowanej. No, sztucznej Inteligencji, która próbuje za zdjęć właśnie wyciągać to, co to może być za scena. Zobaczmy, czy, czy ten mechanizm coś tutaj wykrył. Spisz tekst alternatywny. Anuluj, tak. przycisk. E, tutaj chyba nie tekst ma. Żeby go tekst alternatywny, wielokrotnie. Więc tutaj nam nie rozpoznał, ale my możemy go w tym miejscu wstać. To I teraz spróbuję. Ja teraz spróbuję, stupię, dwukrotnie, żeby go. Dodać. Gotowe. Spisz tekst alternatywny, Wiem, Spisz tekst alternatywny. I teraz tak, ja spróbuję teraz też go przedyktować. Widok z balkonu na most Przemysła pierwszego i rzekę wartę. Zaczym co napisało? Pierwszego i rzeki Warte. Widok z balkonu na most Przemysław. Pierwszego i rzeki Warte. Pole tekstowe. Co edycja. Widok z balkonu tutaj. na most Przemysław. Pierwszego i rzeki Warte. Tryb znaków. Punkt eee, wstawiany eee, na końcu. Ja sobie Aby uzyskać dostęp zimnie. do tej rzeczy. Wyrazy. Znaki. Wyrazy. Warte. Rzekę. I. Pierwszego. Przemysław. Most. Na. Na. Most. Przemysław. Piętr wstawiany na początku. punkt wstawiany na końcu. Dobra, zostawmy na razie ten tekst alternatywny, tak jak jest, przycisk. bo to by nam troszeczkę zajęło kilka czasu, poprawianie, ale ja to i tak testowo właśnie dodaję, żebyście zobaczyli, jak to jest. Zapisałem to. Słyszymy, tekst alternatywny. Tekst alternatywny opisuje zdjęcie dla osób ustawienia zaawansowanych wstecz. sobie Wstecz. wstecz i robię, mogę oczywiście też dodać lokalizację, ale to już nam na mnie jest za bardzo potrzebne zaznaczone Facebook nie chcę tego na, na razie wyłączone Czyli aktualnie preferencje udostępniania na karcie blogu Facebook przycisk udostępnij na razie robimy nowy post udostępnij przycisk Zdjęcie dodane podczas udostępnij przycisk. Udostępniam aparat do relacji. Zdjęcie przycisk. Dziękuję w tej chwili. Ok. Aparat do fotografii. Podobnie teraz. Przycisk. Fotobiorownictwo. Widok z balkonu na most Przemysław I i rzeki Warte. obrazek. A, widzicie, tekst się dodał pięknie. Ja sobie też na chwilkę wezmę na tą moją galerię. Profil przycisk. Archiwa. Fotobiorownictwo. Widok z balkonu na z przemysław pierwszego i rzeki Warte. Obrazu. Oczywiście ja ten tekst sobie potem poprawię, tak? bo tam jest ten błąd trochę merytoryczny, nie przemysław pierwszego, tylko przemysława pierwszego, ale to wynika z tego po prostu, że, że podczas dyktowania e, tam e, nie do końca nas dobrze zrozumiało, ale jak tutaj widzicie, tekst alternatywny dodał nam się do Instagrama. Jeżeli zrobicie oczywiście tak samo, jak ja to zrobiłem, dodając swoje zdjęcia, to takie zdjęcie będzie miało tekst alternatywny odczytywany przez czytniki ekranu, z których korzystają osoby niewidome. I ja teraz y, spróbuję Posłuniamy. zmienić ekran, mianowicie zmienimy sobie perspektywę. Ja w tej chwili postaram się y, zaprezentować Wam coś innego, mianowicie też dodanie tekstu alternatywnego, ale dodamy sobie tak naprawdę tekst alternatywny do yy, posta, właściwie do zdjęcia na Facebooku z poziomu komputera. Yy, to można oczywiście też robić z poziomu urządzeń mobilnych, natomiast na tą chwilę chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, dodawanie tekstów alternatywnych do zdjęć na Facebooku, na razie może odbywać się z poziomu aplikacji mobilnej, może się to odbywać na tą chwilkę tylko z poziomu iOS, czyli iPhone'y, iPady. Facebook cały czas nad tym pracuje, niedługo pewnie to poprawią i taka możliwość wstawiania tekstów alternatywnych będzie również dla użytkowników Androida. Natomiast niezależnie od wszystkiego, wszyscy użytkownicy Facebooka mogą to robić z poziomu przeglądarki, zarówno mobilnej, jak i na komputerze. Ja spróbuję w tej chwili takie coś zrobić, a potem sprawdzimy sobie to na moim urządzeniu mobilnym, czy te teksty alternatywne są odpowiednio e, czytane. Udostępnimy sobie teraz ekran e, mojej przeglądarki internetowej. E, przeglądarka internetowa, tak. I za pomocą tej przeglądarki internetowej ja za chwileczkę... E, Pokażę Wam, jak można dodać tekst alternatywny na, na Facebooku. Już, ok. Tu sobie uruchomimy stronę na Facebooku, mój profil. Jesteśmy teraz na Facebooku i ja spróbuję dodać jakiś tam sobie wpis. Też nie wiem, czy to będzie widać, to moje powiększenie, z którego ja korzystam. Być może tak, tak będzie, nawet jeżeli nie, to przy okazji też byście zobaczyli, jak ja używam powiększenia. No i też sobie tutaj piszemy: testowy, bo inaczej, yy, zdjęcie dodane podczas prezentacji na hashtag GAAD2019. To jest wpis. Natomiast ja chcę teraz dodać oczywiście zdjęcie lub film i ja to zdjęcie sobie przygotowałem wcześniej, mianowicie na pulpicie mojego komputera. Dodałem sobie zdjęcie z logo GAD i ja je teraz tutaj dodaję. Ono mi się właśnie dodało i w tej chwili mam możliwość... Mam możliwość dodania też tekstu alternatywnego. Musimy to zrobić w taki sposób, że wchodzimy sobie w edycję, klikamy na ikonkę edytowania, edytuj zdjęcie, i tutaj w tej edycji, którą możemy też no, dokonywać, przycinać itd., tak tak po lewej stronie mamy taki panel i taką pozycję z lubką tekst alternatywny, tak? i tutaj mamy odpowiednie do tego pole, Mamy taką możliwość. Dodaj tekst alternatywny, tekst opisujący zawartość zdjęcia dla osób z wadami wzroku. I ten tekst alternatywny możemy tutaj właśnie dodać. Ja sobie tylko sprawdzę, ponieważ. W tej chwili. A, tutaj. No tak, i tu możemy sobie właśnie wpisać w to okienko. Ja tutaj wpiszę tak logo. G, -a -a -d. ale żeby je opisać, może tak troszeczkę, jak ono wygląda, yy, może tak zrobimy, napiszemy tak. Oficjalne logo Światowego Dnia Wiedzy o dostępności. A, to obudziłem się dostępności e, litery inaczej muszę e, niebieskie litery G A D otoczone e, e, otoczone Przedem. czy to jest klawiatura, to jest mysz, to jest tosia klawiatura przewodem, e, zakończonym, a Tutaj też widzicie, że jest taki komunikat, cały tekst zazwyczaj zawiera poniżej 100 znaków. To jest takie ostrzeżenie, ponieważ ja przekroczyłem 100 znaków. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie możemy przekraczać 100 znaków. Natomiast to pokazuje nam, żeby te teksty alternatywne też nie były za długie. Tak? To już nam jakby tutaj Facebook odpowiada, żeby tak zgodnie z tą zasadą zwięzłości. Ja tutaj świadomie to po prostu to przekroczyłem troszeczkę, bo to jest oczywiście mój, moja koncepcja mojego tekstu alternatywnego. I teraz spróbujemy to sobie zapisać. OK, to zdjęcie się chwilkę nam przetwarza, już. No i teraz możemy taki post po prostu opublikować, robimy opublikuj, udostępnij. OK, to zdjęcie nam się opublikowało, ja teraz z perspektywy nawet z poziomu komputera na razie nie będę uruchamiać czytnika ekranu, natomiast spróbuję zrobić to Spróbuję zrobić to z poziomu, z poziomu y, y, iPhone'a. W tym celu, oczywiście, y, zaraz Wam pokażę ekran iPhone'a. Tak. wytrzymamy udostępnienie ekran komputera, a udostępnimy ekran mojego iPhone'a. I za chwileczkę zobaczycie. Właściwie się przekonamy, czy ten tekst alternatywny rzeczywiście jest e, prawidłowo zrobiony. Kalendarz wiadomości. Ja 21, 21 nieprzeczytanych wiadomości. Jak tam Instagram, aktyw, Twitter, pogoda, safari, ak Facebook, aktywny Facebook, Facebook, Facebook. Mikołaj Lotnicki. Jedna minuta. Ewerona. Więcej. Zdjęcie dodane podczas prezentacji na hashtag Grat2019. Zdjęcie. Oficjalne logo Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności. Niebieskie litery Grat otoczone przewodem zakończonym klawiaturą komputerową. I zareaguj. Widzicie, Dotknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zareagować na ten post. Polubić to? Uwaga. Wybierz czynność. Lubię to. Przycisk. Lubię to. Jak Panu widzicie, relacji. tekst Mikołan alternatywny Roknicki, został dodany, Jadonu, ja mogę też oczywiście Ewelone, wtychnąć sobie ten post, wskazać to zdjęcie. Zdjęcie oficjalne logo Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności, niebieskie litery GAT otoczone przewodem zakończonym klawiaturą komputerową. No, Także tak to wygląda w praktyce, No, mam nadzieję, że Wam się spodobało i ja gorąco tak naprawdę Was w tej chwili zachęcam do tego, aby dzisiaj, a może nawet powiedzieć od dzisiaj, starać się dodawać teksty alternatywne do zdjęć na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, w taki sposób, jak ja Wam przed chwileczką pokazałem. Na moim wpisie na, na blogu też znajdziecie właśnie odnośniki do Centrum Pomocy Facebooka, Twittera, Instagrama z dokładnymi informacjami, jak krok po kroku to zrobić, a tak na marginesie to jest właściwie to samo, co ja przed chwileczką zrobiłem. Podkreślam również, że do dodawania tekstów alternatywnych nie jest potrzebny czytnik ekranu. Ja się tylko nim posługiwałem dlatego że jestem osobą z dysfunkcją wzroku i mi, mi, mi było to po prostu łatwiej, ale sami też widzicie, że właśnie osoba z dysfunkcją wzroku jest w stanie dodać też samodzielnie tekst alternatywny. Oczywiście osoby niewidome, które no nie widzą, co jest na zdjęciu, nie są w stanie sam, samodzielnie go, powiedzmy, wymyśleć, ale tak jak powiedziałem, jeżeli dodajecie teksty alternatywne do własnych zdjęć, które publikujecie na portalach społecznościowych, właśnie warto dlatego tworzyć teksty alternatywne, aby wasi znajomi E, może też przyszli znajomi z dysfunkcją wzroku mogli zapoznać się z tymi tekstami alternatywnymi. W szczególności zwracam uwagę, abyście dodawali te teksty alternatywne do zdjęć, które publikujecie, e, które są jakimiś tam powiedzmy memami. Albo wręcz są obrazami tekstu, czyli na przykład są, nie wiem, zdjęciem zawierającym jakieś ogłoszenie albo coś takiego. No to z ogłoszeniem takim bez y, tekstu alternatywnego, no, osoba niewidoma się nie zapozna. Ona, czytnik ekranu przeczyta jej tylko, że jest to obrazek i tyle. No i niestety nie, będziemy, nie będą w stanie się zapoznać z tym ogłoszeniem, albo już takim, no, dużym, powiedzmy, trochę nietaktem jest na przykład publikowanie na grupach na przykład osób y, z dysfunkcją wzroku, na grupach na przykład facebookowych treści, właśnie które, zawierają, no chociażby na przykład ogłoszenia o pracę i więcej szczegółów na, na, na, na grafice, tak, no to z taką grafiką osoba z dysfunkcją wzroku się nie jest, niestety nie zapozna, bo nie widzi tego, więc no ja w ogóle zachęcam do tego, żeby w takich sytuacjach publikować jednak tekst, a nie obraz tego tekstu, to jest numer jeden, no a jeżeli już bardzo chcecie publikować, bo ładnie wygląda plakat z ogłoszeniem, no to proszę bardzo, cały tekst, w tekście alternatywnym trzeba zawrzeć wszystko to, co jest na plakacie w tekście, tak? bo inaczej osoby z dysfunkcją wzroku nie będą w stanie się z tym po prostu zapoznać. Tak naprawdę to z takich rzeczy, jak ta dostępność działa w praktyce, to, to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do, do tego, aby ten dzień dzisiaj świętować i tak naprawdę, żeby to był taki początek do dla niektórych osób, które wcześniej z dostępnością się nie spotkały taki początek do zajęcia się tą dostępnością do, do tego, aby publikować te treści w sposób dostępny. Jak widzicie, na tych trzech przykładach nie jest to trudne, jest to możliwe, a zmienia naprawdę bardzo dużo w życiu codziennym osób, na przykład osób z dysfunkcją wzroku, bo ja akurat tutaj posługuję się z racji tego, że sam jestem osobą z niepełnosprawnością wzroku. Tą niepełnosprawnością można powiedzieć jako przykładem, ale pamiętajmy o tym, że są również inne niepełnosprawności. Są osoby niesłyszące, słyszące, są osoby głuche. Dla nich dodawajmy napisy na YouTubie, dodawanie Tłumaczenia w polskim języku migowym jest oczywiście znacznie trudniejsze, ponieważ robi się to przy pomocy osób, tłumaczy, tak, ale chociażby te napisy, tak, do własnych filmów, które dodajecie, a jest tam na przykład jakieś dialogi, dodawajcie, jest to możliwe na Facebooku, y, też jest możliwe na Facebooku, na YouTubie, y, jest to możliwe dodawanie tego również w innych portalach, na których się publikuje wideo, na przykład Vimeo, też umożliwia dodawanie tekstów alternatywnych, natomiast chyba, y, przepraszam, y, napisów. Natomiast chyba najłatwiejsze jest to na, na YouTubie, ja też postaram się w przyszłości opublikować trochę takich artykułów e, pokazujących jak to robić. Także e, zachęcam Was dzisiaj bardzo mocno do świętowania, pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie publikować jakieś właśnie tweety, posty, czy nawet wpisy na swoich stronach internetowych, na swoich blogach dzisiaj w szczególności, dodawajcie tam w treści, czy nawet w tytule hashtag GAAD, ponieważ takie tweety będą dzisiaj bardzo mocno promowane i będziemy po prostu oznaczać w taki sposób te treści. No nic, tyle z mojego dzisiejszego wydarzenia na żywo na YouTubie. To nagranie oczywiście będzie dostępne dla tych, którzy wcześniej się z nim nie mogli zapoznać na żywo. Serdecznie Wam bardzo dziękuję za uwagę i za uczestnictwo w tym live'ie, czyli w tym wydarzeniu na żywo. Mam nadzieję, do usłyszenia w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie i udanego świętowania e, Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności. Pozdrawiam serdecznie, Mikołaj Rotnicki.